Can Academy. Myślimy obecnie nad stworzeniem pewnego oprogramowania i zastanawiamy się, jaką optymalną liczbę programistów zatrudnić, a dokładniej, ile będzie w stanie zrobić jeden programista. Przygotowałem arkusz kalkulacyjny, więc tym razem nie będę pisał ręcznie. Ten program to Excel. W pierwszej kolumnie jest liczba programistów, a w drugiej… Liczba linijek kodu, jakiej można oczekiwać miesięcznie od tylu programistów. Załóżmy, że to wiemy. Linijka kodu może nie jest najlepszą miarą pracy, bo niektórzy piszą lepsze linijki kodu niż inni. My jednak tak chcemy mierzyć wydajność programistów. Najpierw muszę ustalić moje koszty stałe. Czyli ile pieniędzy wydam niezależnie od tego, ilu programistów zatrudnię. Przyjmijmy, że moje koszty stałe to czynsz za lokal, rachunki za prąd i tak Załóżmy, że mam lokal, który pomieści dowolną liczbę pracowników. Zatem czynsz jest stały, nie zmieni się, gdy zatrudnię więcej programistów. Kolejny koszt stały to pensja menadżera projektu, którego zatrudnię, żeby pomógł mi ustalić, co to oprogramowanie ma dokładnie robić. Pensja wynosząca 10 tysięcy dolarów plus 5 za lokal, to daje koszt koszty stałe w wysokości 15 miesięcznie. Ta kwota nie zmieni się, niezależnie od liczby programistów. W Excelu można złapać punkcik w prawym dolnym rogu pola i wypełnić zaznaczony obszar. Mam więc 15 tysięcy kosztów stałych, bez względu na to, ilu programistów przyjmę. Teraz koszty zmienne. Uznajmy, że pełne wynagrodzenie... Wynagrodzenie programisty to 10 tysięcy miesięcznie. Wliczając jego pensję, ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe bonusy, jak korzystanie z firmowego bufetu i tym podobne. Razem 10 tysięcy. Zatem moje koszty zmienne wynoszą 10 tysięcy dolarów razy liczba programistów. Wpisuję w pole znak równości 10 tysięcy dolarów pensji programisty razy ten płatek śniegu to właśnie razy. Wcisnąłem Shift i 8, aby go uzyskać. Razy liczba znajdująca się w tym polu. Jak widać, jest to pole D7. Przesunę kawałek, żebyście zobaczyli numery wierszy. To jest pole D7. Pozostaje wcisnąć Enter. Mamy tu 10 tysięcy dolarów razy D7. D7 to jest to zaznaczone pole. Wciskam Enter. Na razie nic tu nie ma. Przesunę z powrotem, żebyście widzieli całą tabelę. Przesunę kawałek. Mam małe kłopoty. Już dobrze. Policzmy teraz koszty całkowite. Koszty całkowite to koszty stałe plus koszty zmienne. Wpisuję znak równości i zaznaczam pola korzystając z klawiszy strzałek. To się równa F7. Zgadza się. Pole F7 plus to pole. Moje koszty zmienne. Koszty całkowite to koszty stałe plus koszty zmienne. Wyszło 15 tysięcy dolarów. Teraz zrobię to samo w każdym wierszu. To jedna z zalet arkuszy kalkulacyjnych. Przypisałem do tego pola formułę mnożącą 10 tysięcy dolarów przez to pole, bez względu na to, co zawiera. I teraz mogę po prostu rozciągnąć to pole na całą kolumnę. W efekcie w każdym z tych pól mam 10 tysięcy dolarów razy pole leżące trzy pola na lewo. Dlatego tu mamy 10 tysięcy razy D8, a tu 10 tysięcy razy D9. Tutaj to widać. 10 tysięcy razy D9. Trzeba kliknąć, żeby w polu ukazała się formuła. Rozciągając to pole, skopiowałem tę formułę na całą kolumnę. Z kolei formuła licząca koszty całkowite to drugie pole po lewej plus pierwsze pole po lewej. Rozciągnę to pole, by skopiwać ją na całą kolumnę. 25 tysięcy to 15 plus 10 tysięcy. 105 to 15 plus 90. Koszty całkowite to koszty stałe plus koszty zmienne. Teraz policzmy średnie koszty stałe. Przez średnie rozumiemy koszty stałe przypadające na jedną linijkę kodu. Tutaj linie kodu jest 0, więc otrzymamy dzielenie przez 0. Aby tego uniknąć, zostawmy to pole puste. Wypełnijmy to. Równa się całkowite koszty stałe, czyli pole F8, zaznaczyłem je używając klawiszy strzałek, dzielone przez łączną liczbę linijek kodu miesięcznie. Przez łączną liczbę linijek kodu miesięcznie. 3,75 dolary. To średni koszt stały linijki kodu. Znów zrobię to samo co poprzednio. Rozciągam pierwsze pole na całą kolumnę. Teraz w każdym wierszu mam średnie koszty stałe. Tu 15 tysięcy dolarów przez liczbę linijek kodu dało dolara 38. Jeśli się zastanowić, to ma sens, bo im więcej programistów, tym więcej kodu otrzymam przy tych samych kosztach stałych. Bo wciąż mam jednego menadżera i ten sam lokal. Koszt tego menadżera i lokalu rozkłada się na coraz więcej linijek kodu. Dlatego średnie koszty stałe linijki kodu spadają wraz ze wzrostem liczby programistów. Przejdźmy teraz do średnich kosztów zmiennych. Średnie koszty zmienne to po prostu koszty zmienne przypadające na linijkę kodu miesięcznie. Każda średnia w tej tabeli przypada na linijkę kodu. Powinienem był to napisać. Na linijkę kodu. Może lepiej tutaj. Na linijkę kodu. Dopiszmy też miesięcznie. Na linijkę kodu miesięcznie. Powinno być nad wszystkim, ale trudno. Przesunę trochę. O, y, mamy problem. Wszystkie średnie to wartości przypadające na linijkę kodu miesięcznie. Policzmy więc nasze średnie koszty zmienne. Też zacznę tu, żeby uniknąć dzielenia przez zero. W tym wierszu koszty zmienne to 10 tysięcy dolarów, a liczba linijek kodu wynosi 4 tysiące. Zatem G8 dzielone przez E8. Średnie koszty zmienne linijki kodu to 2,5 dolara. Rozciągnę to pole na pozostałe. Ciekawy rezultat. Średnie koszty stałe malały, bo stała suma rozkładała się na coraz więcej linijek, a średnie koszty zmienne rosną. Im więcej programistów, tym więcej kosztuje linijka kodu. Średnio w przeliczeniu na linijkę. Właściwie widać to już tutaj. Każdy kolejny programista dostarcza średnio coraz mniej linijek kodu. Pierwszy sam napisze 4000 linijek, ale mając dwóch programistów nie uzyskam kolejnych 4000 linijek, a tylko 3000. Bo teraz muszą obmyślać, jak dzielić się pracą. Trzeci programista nie da mi już nawet tych 3000 linijek. To zjawisko powszechnie obserwowane w firmach. Im więcej ludzi pracuje nad produktem, tym więcej... Mogą zdziałać, ale muszą się dogadywać, co oznacza częste narady i przerwy w pracy. Wydajność poszczególnych pracowników zmniejsza się. Nie znaczy to, że trzeci programista jest gorszy od pierwszego. Tu każdy z nich napisze około 3000 linijek kodu. Gdyby pracował sam, pewnie napisałby 4000 linijek, lecz tu traci czas na rozmowy. Dlatego właśnie średnie koszty zmienne w przeliczeniu na linijkę kodu rosną. Im więcej ludzi nad czymś pracuje, tym droższe, licząc średnio, jest uzyskanie każdej linijki kodu. Sprawdźmy średnie koszty całkowite. Także są w przeliczeniu na linijkę kodu. Równa się koszty całkowite H8 dzielone przez liczbę linijek kodu miesięcznie. Jeśli zatrudnimy jednego programistę, to linijka kodu będzie nas kosztować 6,25 dolarów. Koszty całkowite to po prostu suma tych dwóch pól. I teraz rozciągnę to, skopiuję formułę na resztę pól. Widać ciekawą zależność. Gdy zatrudnimy dwóch lub trzech programistów, koszty stałe ładnie się rozłożą. Mimo, że średnie koszty zmienne wzrosną, to średnie koszty stałe zmaleją. To sytuacja najbardziej korzystna, na co wskazują niskie koszty całkowite. Potem znów zaczyna być drogo, bo im więcej ludzi nad czymś pracuje, tym więcej czasu tracą na narady. To konieczne, bo inaczej okazałoby się na przykład, że dwóch pisze tę samą procedurę. Teraz sprawdźmy koszt krańcowy. Koszt krańcowy określa o ile więcej od poprzedniej kosztuje kolejna linijka kodu. Innymi słowy, o ile więcej pieniędzy wydajemy w stosunku do tego, o ile więcej zyskujemy. A więc na przykład. Tu także mówimy o wartościach w przeliczeniu na linijkę kodu. Gdy zatrudniamy pierwszego programistę, koszty całkowite rosną z 15 tysięcy do 25 tysięcy. Przechodząc od 15 000 do 25 tysięcy, zwiększamy wydatki o 25 tysięcy minus 15 tysięcy, dlatego piszę H8 minus H7. o tyle zwiększają się nasze koszty całkowite, a o ile więcej kodu zyskujemy? Zyskujemy 4000 minus 0 linijek kodu. Wpisuję formułę w taki sposób, aby później, gdy rozciągnę ją na resztę pól, sama uwzględniła właściwe pola. Wpisałem w tytule średnio, bo chodzi mi o średni dodatkowy koszt linijki dla tych pierwszych 4000 linijek. Teraz możemy rozciągnąć formułę na resztę pól. Tu mamy koszt dodatkowej linijki dla kolejnych 3000 linijek. Znów widać, że linijki drożeją, bo im więcej ludzi pracuje, tym mniejsza jest ich wydajność. Dzieje się tu coś ciekawego. Być może zauważyliście to już tutaj. Tu koszt krańcowy jest ujemny. Nie znaczy to, że od pewnej ilości kodu przestajemy zarabiać. Chodzi o to, że wydając zbyt dużo, tracimy wydajność, bo w pewnym momencie nad programem pracuje tyle ludzi, że nie są w stanie się dogadać. Widać to w tych liczbach. Siedmiu programistów napisze 11400 linijek kodu, ale ośmiu, ta ósma osoba nie jest nieukiem. Gdy nad czymś pracuje osiem osób, każdej z nich spada wydajność. Ośmiu napisze tylko 11200 linijek. Stąd ujemny koszt krańcowy. Przy ośmiu pracownikach okazuje się, że dalsze zwiększenie nakładów wręcz torpeduje nasze przedsięwzięcie. Chciałem pokazać, co można wyczytać z takich liczb z pomocą arkusza kalkulacyjnego. Wprowadziłem Was także w przykładową strukturę kosztów przedsiębiorstwa.